Co tutaj się wyprawia normalnie? Co tutaj się wyprawia? Podłoga się myje? Point Ekipa sprzątająca. Przeprowadzkowa. Więc po całym dniu robienia czegoś w Wanie i nie tylko w wanie, w mieszkaniu też. Tak, w końcu doczekaliśmy się ostatniej nocy w tym mieszkaniu. Tak. Więc trochę aż tak ciężko uwierzyć w to. I chyba mi przynajmniej jest nadal ciężko uwierzyć w to, co się dzieje i że, że po prostu pakujemy i jutro jest... I że to jest już, tak długo czekaliśmy na ten moment. No. Eee, plan był... Żeby wyruszyć 12 marca, jest trochę później, Tak. ale wszystko dobrze się składa i, i mamy nadzieję, że tylko tak pozytywnie będzie się to wszystko układać. Dokładnie. Więc ku przygodzie generalnie. Ku jutro zdajemy klucze do mieszkania? Tak, ostatnie porządki, tylko jutro wynosimy resztę naszych pierdołów stąd e, do Wana. Dzisiaj jeszcze tutaj gotowaliśmy sobie i tak dalej. Więc resztę z kuchni rzeczy wyniesiemy do wana i, i przeprowadzamy się. Tak jest. Jutro pierwsza noc banie. Jutro pierwsza noc banie. Takie jaja. No. Pierwsze noc a pojutrze? Pojutrze adios. Paweł. <głos> Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Ku kwarantannie. Tak. Pierwsze co to powiedzieć do Polski, dwa tygodnie kwarantanny. No, ale Zaczynamy. mamy fajną miejscówkę. Więc... Dokładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. To poranek kwietnia 15. Tak. Dzień zero. Dzień zero. Więc dopiero się obudziliśmy. I tak naprawdę teraz jest kawka. Będziemy powoli zbierać się do prowadzki. Bo jest godzina siódma, a o drugiej przechodzi do nas e, najemca. Tak, więc szorowanie i pakowanie Dokładnie. ostatnie. I spadamy. Więc... Ipko, spadamy! Mm. Co tutaj się wyprawia normalnie? Co tutaj się wyprawia? Podłoga się mieje. Ekipa sprzątająco final touch. przeprowadzkowa, final touch, czyścimy tutaj, już grześci na podłogę, wszystko tutaj poczyszczone, odkurzone, więc super sprawa, tutaj też łazieneczka była czesana, kuchnia też, ostatnie tutaj, że tak powiem sprawki, no i wszystko teraz jest w salonie, i będzie wrzucane do wana i wrzucane też do piwnicy jeszcze resztki. Dobra, więc generalnie ja nie wiem, która jest godzina. Wejście po drugiej. Wejście po, po drugiej. Punktualnie o drugiej zanieśliśmy ostatnie rzeczy do wana. Ja Cię kręcę. Po prostu rura była taka, że koniec. Ach. Oczywiście w ostatnich 20 minutach najwięcej rzeczy się znalazło do czyszczenia i do zanoszenia, ale udało nam się. Teraz już jesteśmy w aniksie. Wszystko... No na łóżko nawet jest, to A, się są. Możesz spać, jest e... czat. Jest czat generalnie. E, Luisa siedzi na stanowisku kierowniczym, więc teraz tylko idziemy na goodbye party. Jej! <grych> Luisa, Luisa patrzy na stanowisku kierowniczym. Quick, quick, quick, no no, push it like uh, yeah. still it. Still really push yeah. Push, push, push, push. Whoa! <laughs> Good. Hey, you need to drink it, both of you. Yes. <laughs> Good? <coughs> Perfect. Yeah. One, two. Siemano, kochani, witamy Ponownie Luisia, pomocniczka Tutaj jest A my wywaliliśmy Pół naszego garażu Żeby Żeby podłączyć się w końcu do main hookupu nie zrobiliśmy tego wcześniej A dzisiaj mamy okazję u, u naszych przyjaciół stoimy na noc, więc podepniemy się do nich Zofry. So tak Dotarliśmy do końca do punktu, 15. W możemy coś zjeść. Tak, dokładnie. Ja się kręcę, nie? To był po prostu szalony dzień i tyle się działo. Tak. Czyszczenie, oddanie kluczy, przyjazd naszych znajomych, o um, których jesteśmy wdzięczni, że możemy przenocować. Tak, jesteśmy podpięci do ich zasilania na 230. Więc no, jesteśmy mega. Światła działają, lodówka działa, wszystko, wszystko jest zajebiście. Jest, więc Telefonik to działa. się ładuje. Tak. Zasiadamy do jedzonka, które sobie na szczęście przygotowaliśmy już dzisiaj rano. Tak. Stolik się trzyma. Stolik się trzyma. Jest super. I to jest suróweczka z przepisu Mamy Eli. Tak. Więc suróweczka pozdrawiamy. Pozdrawiamy Eli. Dokładnie. I.. E... ku Smacznego! Smacznego. Witajcie! Co za Jesteście tak, jesteście z nami teraz razem na naszym pierwszym wieczorze w łóżku również wanie. Mm -hmm. Mamy tyle coader tutaj. Wzięliśmy kołdry swoje normalne, mamy kocyczki. Mamy tutaj ekstra grzałkę. Mamy ekstra grzałkę, mamy mamy nasze te skórki do grzania. No. I taki długi dzień to był, a po prostu nadal ciężko nam uwierzyć w to co się dzieje I że to już I że to się dzieje. się dzieje No dokładnie I generalnie trudno nam jeszcze ogarnąć to, że przez ten cały rok tyle się działo I tak mówiliśmy, że kiedy ten van life będzie, kiedy ten van life będzie Bo cały czas tego budujemy i budujemy I, hmm. i końca nie widać I... Ciemno, zimno. Ciemno, zimno, no. do wiosny daleko. A tu no. wiosna, i już jesteśmy w Wanie. No, dokładnie. Tak. I nagle z bicia strzelił po prostu ten oh. ostatni okres e, budowania Wana. I e, jesteśmy bardzo szczęśliwi teraz. Tak. Cały czas jesteśmy szczęśliwi, a teraz jesteśmy wyjątkowo szczęśliwi. Z tego powodu konkretnego <laughs> tak, tak, jesteśmy tak, tak, bardzo tak. szczęśliwi. O, powiem to tak. Więc jutro, poranek z nami i jedziemy dalej. Dobranoc! Dobranoc! Dzień, Dzień dobry. dobry! Pierwsza nocka za nami, Bania? Dokładnie. Troszkę było zimno. Trochę zimno, ale mieliśmy tyle na sobie i kolder i jakiś yy, I mało, kotków. I grzałkę, grzałkę, Tu jest jedna mała grzałka, tak, tak, tak, która dała radę jak najbardziej, więc... Yy, Boże! Byliśmy tacy podekscytowani i obudziliśmy się. To ja oczywiście się obudziłam z takim uśmiechem, a Gdzieś mówi. Żuczek zadowolony. Hmm? Tak, tak, tak. Teraz, teraz ta budka. Good vibes. Ostatnie zakupy. E, tak. Później musimy jeszcze paczuszkę odebrać gdzieś tam po drodze. Tak i... jest. I jedziemy na prom Siemano. Siemanko. Zgadnijcie co? Wszyscy w paczce, wyruszamy w drogę. Tak, wiekopomna chwila. Jest to wiekopomna absolutnie chwila i trudno nam w to uwierzyć, ale po tych wszystkich, teraz już akcjach, teraz 16 już kwietnia, możemy wreszcie się spakować i jechać na prom. I jedziemy I, w stronę Polski. Tak, jedziemy w stronę Polski kochani i generalnie będzie tak, że no wiadomo jaka jest sytuacja, więc będzie kwarantanna więc będą też oczywiście wrogi z kwarantanny co tam robimy. Ale jedziemy teraz ku Polski i jest to naprawdę wielkopoma dla nas chwila, bo mija nam w tym roku 10 lat, od kiedy do Danii wyruszyliśmy. I wracamy teraz do Polski, więc no, będzie to coś bardzo takiego sentymentalnego i zarazem specjalnego, więc cieszymy się mega, cieszymy się, że też będziemy mogli z rodzinami trochę pobyć dłużej. Stoimy i czekamy teraz na prom, więc generalnie plaża, trochę przyjechaliśmy wcześniej, co prawda, ale i tak czy siak dużo ludzi nie ma, jesteśmy my na razie jakieś tiry i tak naprawdę jak stoimy tutaj na granicy to są praktycznie tylko tirowcy i poprzedni prom, który odpłynął akurat widzieliśmy bo wcześniej przyjechaliśmy to byli generalnie chyba nie wiem, no na no placach praktycznie może jednej ręki, dwóch rąk e, jakieś takie osobowe samochody, a reszta to dostawczaki same więc jednak ruch osób prywatnych jest dość mały w tym czasie teraz. Co? Idziemy na pokład. Idziemy na bawę. lecimy na bobe. Dobra. Lecimy na górę. Pumów nie będzie, więc nie musimy się bić o siedzenie. Co zawsze jest, szczerze mówiąc, dramatem na takich promach. Mocno, ja. Idziemy. Pum. Taki bidaczek, duży jest tam na dole, zaraz przy tym Cirze. Tu jest duży, a tu tir z Polski generalnie też. Super, za chwilę zgubiono na Za chwilę zbawiamy. Luisa już wprawiona w bojach, nie pierwszy. Nie pierwszy raz, a teraz ma taką miejscową dla siebie tylko. Hopcia. Żegnamy się z Danią na razie. Zobaczyszka. opsa normalnie. <laughs> Ale czad! Jeszcze nigdy tak wyludniałego promu nie widziałam. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Ale jest duży. Tam stoi. Duży. A tam wodali Dania. po do gacer z do więc teraz chodzimy I bierzemy bambetle bierzemy loinie podoba nam się przyjemny odfertalt I lecimy. und Generalnie cisza spokój. Jesteśmy pierwsi na przodzie. Święta cunio. Ładujemy się. Więc Jesteśmy teraz po odprawie celnej w, na granicy duńsko-niemieckiej w, w Rostoku Jeszcze że mówiąc trochę się trzęsę nadal, bo e, zostaliśmy całkiem nieźle przetrzepani e, więc e, no nie było to łatwe przejście graniczne i chyba w życiu jeszcze nie doznałam takiego e, sprawdzenia e, Pytali się nas dosłownie o wszystko i, i tak naprawdę Chcieli jakieś dokumenty z ambasady, że my mamy jakiś tam powód do tego, że, że jedziemy do Polski i trudno im było uwierzyć, że e, przeprowadzamy się i że cały nasz dobytek jest tylko wanie, nie mamy więcej bambetli, skoro się przeprowadzamy. E, mówię Wam, e, się też wypytywali się o różne sprawki, była ja totalnie zdezorientowana, ale mówię Wam, nie było łatwo, więc teraz e, jesteśmy na stacji benzynowej na chwilkę. No i idziemy dalej, trzymamy kciuki na za spokojny przejazd dalej. No to wjeżdżamy do Polski, zbliżamy się na przejście graniczne w Kołbaskowie i damy znać jak już będziemy po drugiej stronie. Więc krótki touchdown. Udało nam się przejechać przez granicę polską, więc to super pozytywnie i nie mieliśmy większych komplikacji. No, tylko tak, tylko odpowiednie papiery i, i jedziemy dalej. Jedziemy dalej, jedziemy na kwarantannę, e ale już jesteśmy tak podniesieni na duchu, że nam się udało dalej przejechać. Dojechaliśmy przez taką przygodę. Dużo już tutaj stoi, tak, już się powoli robi jasno. Tak. Jesteśmy sali zdrowi kierowca nasz tak. I zaraz idziemy dał spać. radę. Idziemy teraz w Kimę. A tutaj już wschód słoneczka. Wow, wow, wow, co tu jest Grześ? Opowiadaj. To jest kiełbaski i kobulka i po Grillowane. Grillowane na... Smoky Joe. Smoky Joe. Nasz grillik. Nasz grillik polowy. Tak, tak. Daję radę. Dzień. Kwarantanna, dzień pierwszy. Tak. Meldujemy się z naszego pierwszego dnia kwarantanny. Tak. Dotarliśmy po wszystkich naszych przygodach i perypetiach spaliśmy dzisiaj do 11, ale, ale też poszliśmy do się o piątej, więc generalnie dużo się działo. Jak widzicie jesteśmy tutaj zaminowani, jest całkiem miejsce, ładnie. To jest nasza miejscówka. Tak. Na dwa tygodnie. Tak. Duży stoi, jest Grześ jest ogródek, więc możemy z Lui wychodzić. No bo to też jest dla nas całkiem ważne. Jakbyśmy byli na przykład w mieszkaniu i byśmy pojechali do naszych rodzin, no to całe domostwo musiało być na kwarantannie. Mhm. Plus, no na przykład nie, można, nie moglibyśmy wychodzić sobie z Lui na spacer, więc to też by był dyskomfort duży. No a tak to na szczęście mieliśmy tą możliwość, żeby podejść do domku takiego letniskowego i tutaj mieć zapasy i tutaj się kwarantannować. To jest następne dlatego nie, tak. więc stąd będziecie mieć updatey teraz od nas. Mhm. I co? To chyba tyle na ten epizod podróży tak. ku kwarantannie. Więc subskrybujcie. Subskrybujcie. Lajkujcie. Komentujcie Dokładnie i. Do zobaczenia. Do zobaczenia, w następnym tygodniu. Uuu.